Na ekranie widzimy symbole najpopularniejszych typów diod. Dioda jest elementem elektronicznym, który przewodzi tylko w jednym kierunku. Jest elementem nieliniowym, czyli łamie prawo Oma. Spadek napięcia na diodzie prawie nie zależy od przewodzonego przez nią prądu. Na symulacji widzimy diodę, na której mierzymy spadek napięcia i wynosi on 1,6 V. Prąd płynący w obwodzie wynosi 1,9 mA. Jeżeli zmienimy wartość rezystora na pół kiloohm, to prąd nam wzrósł prawie dwukrotnie, a spadek napięcia na diodzie się nie zmienił. Jeżeli zmienimy wartość tego rezystora na 100 ohmów, to prąd wzrósł prawie dziesięciokrotnie w stosunku co do pierwotnego, a napięcie pozostało prawie bez zmian zmieniło się o kilkanaście procent. Ewidentnie nie jest to zachowanie zgodne z prawem OMA. W jedną stronę przewodzi jedynie dioda idealna. Rzeczywiste diody przewodzą prąd po prostu zdecydowanie chętniej w jednym kierunku niż w drugim. Do tego stopnia zdecydowanie chętniej, że to przewodzenie w drugim kierunku na ogół się pomija. Ponadto diody charakteryzują cechy zależne od technologii wykonania. Jedną z nich jest właśnie ten spadek napięcia w kierunku przewodzenia, który obserwowaliśmy. Typowo dla diod krzemowych jest to około 0,7 V, w diodach Szotkiego jest to 0,3 V. W diodach świecących zależy od koloru i to co widzieliśmy, czyli 1,7, 1,8 V jest charakterystyczne dla diody czerwonej, ewentualnie żółtej. Dioda niebieska czy też biała będzie miała ten spadek około 3 V. Jeżeli taką diodę podłączymy pod napięcie zdecydowanie mniejsze niż to charakterystyczne dla tej diody, to nie będzie przewodziła, czyli dioda świecąca się nie zaświeci. Kolejnym parametrem charakteryzującym każdą rzeczywistą diodę jest maksymalny prąd przewodzenia, czyli największy prąd, który może przepłynąć przez daną diodę nie powodując jej zniszczenia. Z tymi cechami związana jest konieczność stosowania zewnętrznego ograniczania prądu płynącego przez diodę. Jeśli podłączylibyśmy diodę pod napięcie wyższe od jej charakterystycznego napięcia przewodzenia, prąd płynący przez tą diodę wzrósłby bardzo znacząco. Z bardzo dużym prawdopodobieństwem przekraczając jej maksymalny prąd przewodzenia, co doprowadziłoby do zniszczenia elementu. Na symulacji widzimy, że dla użytej tam diody przy pominięciu rezystora prąd osiąga ponad 20 A przy napięciu zasilania jedynie około 3 razy wyższym niż nominalne napięcie diody. Tym samym przekracza on prąd roboczy dla typowych, sygnalizacyjnych diod LED tysiąc-krotnie, a ich prąd maksymalny kilkusetkrotnie. Dlatego tak ważne jest ograniczanie prądu diody np. poprzez rezystor, na którym może odłożyć się różnica pomiędzy napięciem zasilania a napięciem przewodzenia diody, tym samym wyznaczając prąd płynący przez rezystor i diodę. Innym parametrem fizycznych, nieidealnych diod jest też czas związany z przełączeniem diody, czyli przejściem pomiędzy stanami przewodzenia i nieprzewodzenia. Tak naprawdę wiąże się on z przeładowaniem pasożytniczego kondensatora, który mamy równolegle z taką diodą i jeżeli nagle zmienimy polaryzację diody to przez chwilę będzie płynął prąd związany z przeładowaniem właśnie tego kondensatora. Jest to dosyć krótki czas i dla diod szybkich, tak zwanych diod szotkiego wynosi on około 100 sekund. W diodach krzemowych jest dłuższy, ale też w wielu zastosowaniach także całkowicie pomijalny. Są to ułamki milisekund. Jeżeli diodę podłączymy tak, aby nie przewodziła w kierunku zaporowym, to po przyłożeniu odpowiednio wysokiego napięcia ona ulegnie przebiciu i zacznie przewodzić w tym kierunku. Napięcie to nazywamy napięciem przebicia i jest kolejnym parametrem charakteryzującym daną diodę. Przewodzenie w ten sposób nie jest szkodliwe dla diody, dopóki prąd jest odpowiednio mały. Zjawisko to jest wykorzystywane w jednym z typów diod, diodach Zenera. Charakteryzują się one dość dobrze określoną wartością tego napięcia i wykorzystywane są one właśnie w pracy w przebiciu. Taką diodę montujemy zaporowo w szeregu z jakimś rezystorem ograniczającym prąd i przykładamy napięcie wyższe od nominalnego napięcia diody, tak jak widać to na symulacji. W efekcie uzyskujemy na niej spadek napięcia zgodny z jej napięciem nominalnym. Widoczny układ nieprzypadkowo przypomina poznany już dzielnik napięcia i widzimy, że zachowuje się on bardziej stabilnie przy pobieraniu z niego jakiegoś prądu od zwykłego dzielnika rezystancyjnego. Jak widzimy załączenie obciążenia o wartości 1000 omów praktycznie nie wpływa na napięcie wyjściowe. Oczywiście obciążenie o mniejszej rezystancji będzie miało większy wpływ, gdyż w układzie zacznie dominować dzielnik rezystancyjny złożony z rezystora ograniczającego prąd diody i tego obciążenia. Kolejną cechą dzielnika z diodą Zenera jest przyzwoita stabilność napięcia wyjściowego. Przy zmianach wartości napięcia wejściowego, jeżeli zmieniamy napięcie wejściowe, to napięcie na wyjściu pozostaje prawie bez zmian. Nie mamy tutaj proporcjonalności pomiędzy napięciem wejściowym a wyjściowym. Jest to użyteczne, jeżeli chcemy ustabilizować napięcie wejściowe do jakiejś wartości, ale czyni taki dzielnik bezużytecznym w zastosowaniach, gdzie potrzebujemy tej proporcjonalności, np. w obniżeniu napięcia celem jego pomiaru. Z ważniejszych typów diod należy jeszcze wspomnieć o diodach świecących oraz o fotodiodach, które są detektorami światła. Diody świecące, określane też jako LED, w trakcie przewodzenia w standardowym kierunku emitują światło o jakiejś barwie. Barwa ta jest cechą danej diody i zależy od materiałów, z których została wykonana. Przewodzenie spolaryzowanej w kierunku zaporowym fotodiody zależy od ilości padającego na nią światła. Niespolaryzowana pod wpływem oświetlenia staje się źródłem prądu, czyli jeżeli takiej fotodiody nie spolaryzujemy to pod wpływem oświetlenia pojawi się na niej mierzalne napięcie. Mało tego, nawet jeżeli zwykłą diodę LED oświetlimy i będziemy mierzyli napięcie na jej końcówkach to również woltomierz pokaże nam niezerowe. Dioda LED może również działać jako detektor światła. Dioda, z tego względu, że przewodzi na w jedną stronę, używana jest też w prostownikach. Prostownik służy zamianie prądu przemiennego, czyli takiego, którego napięcie zmienia znak w czasie na prąd wyprostowany. Na symulacji widzimy prostownik oparty na pojedynczej diodzie, który prąd przemienny 40 Hz, czyli trochę mniej niż w gniazdku, zamienia na prąd wyprostowany jednopołówkowo, w którym nie ma już ujemnych połówek wejściowej sinusoidy. Oczywiście też maksimum sinusoidy napięcia wyjściowego jest obniżone o spadek napięcia na diodzie. Wadą tego rozwiązania jest tracenie połowy sinusoidy. W trakcie ujemnej połówki nasz układ nie może pobierać energii. Lepszym rozwiązaniem jest prostownik dwupołówkowy w postaci mostka prostowniczego. Jak widzimy układ ten potrafi odbić dolną połówkę sinusoidy, czyli układ może pobierać prąd o stałej polaryzacji w obu połówkach wejściowej sinusoidy. Widzimy też, że maksimum napięcia wyprostowanego jest obniżone o spadek napięcia na dwóch diodach. Natomiast zalety tego układu są na tyle przeważające, że na ogół stosowany jest właśnie tego typu mostek prostowniczy, nazywany mostkiem Greca. Można spotkać się też z układami prostowników trójfazowych. Jeżeli posiadamy zasilanie trójfazowe, czyli na zasilaniu mamy trzy sinusoidy z odpowiednim przesunięciem pomiędzy nimi, to wtedy możemy użyć bardziej rozbudowanego mostka prostowniczego, widocznego na symulacji. W tym układzie napięcie wyjściowe nigdy nie osiąga nam zera, tak jak mieliśmy to w przypadku poprzednich układów, gdzie wykres napięcia wyjściowego dotykał nam punktu zerowego. Tutaj jest zawsze powyżej i warto też zauważyć, że w wypadku takiego prostownika jest ono powyżej maksimum poszczególnych sinusoid napięć wejściowych. Powodem tego jest to, że prostownik ten korzysta z napięć międzyfazowych, a nie napięć w stosunku co do punktu neutralnego. Widzimy, że punkt neutralny, który znajduje się po lewej stronie naszych źródeł, nie jest w ogóle wykorzystywany. Obciążenie nie zauważa tego punktu neutralnego i korzysta tylko z napięć pomiędzy poszczególnymi fazami. Natomiast prądami przemiennym nie będziemy zajmowali się na tym kursie, więc na ich temat to było wszystko.